uruchamiam. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym wykładzie w ramach wakacyjnej Szkoły Poezji. Dzisiaj spotkamy się z Natalią Malek, która będzie kontynuować swoje opowieści o znaleziskach i zestawieniach. I zestawieniach, tak jest. Wszystkie poprzednie wykłady Natalii znajdziecie na naszym kanale YouTube, wrzucę Państwu za chwilę link do playlisty, żeby było wygodniej. Nasza wakacyjna szkoła trwa już kolejny tydzień, ale przed nami wakacyjna przerwa w wakacyjnej szkole. Także kolejne spotkanie odbędzie się dopiero 17 sierpnia, o godzinie 18 spotkamy się z profesorem Piotrem śliwińskim, natomiast z Natalią Malek spotkamy się 22 sierpnia, czyli także w poniedziałek, ale za dwa tygodnie. Nasza wakacyjna szkoła poezji jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura, Interwencje Edukacja 2022. Chciałam Państwa też zachęcić do zadawania pytań na czacie. Ja będę te pytania przy, przy czytała Natalii w trakcie naszego spotkania. Jeżeli będzie taka potrzeba, to też możemy ostatnie 10 minut z tej godziny, którą wspólnie mamy, poświęcić na odpowiedzi na pytania czy na zadanie pytań dodatkowych. Ja nazywam się Maria Świetlik, a zapraszam teraz Natalię Malek do wykładu. I do usłyszenia za 50 minut. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować ten cykl. Tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu. Ojej, nas czy? Okej, okay, dobrze. Tak jak wspominałam w zeszłym tygodniu. Jest, jest to cykl, który poświęcamy, czy też ja poświęcam różnemu, różnym sposobom wplatania materiałów znalezionych, jakie ja nazywam wiersz, to rozumienie materiałów znalezionych jest dość szerokie, może to być zarówno obraz, ale też może być to Fraza. może to być jakiś rodzaj idiolektu, czyli języka prywatnego, rodzinnego, może być to rodzaj fabuły, czy też takiej pewnej klamry kompozycyjnej, jak na przykład w przypadku studium z estetyki Ezra Pounda. Te znaleziska są po prostu pojemnym może określeniem na to, co nie jest pochodną wyobraźni, lecz pochodną obserwacji, czyli tego, co przydarza się osobie piszącej, czy też, czy też jest właśnie przez nią, jakoś do niej dociera, tak? bo być może na przykład są historie, zasłyszane, nie, nie przeżyte, a zasłyszane. Przepraszam, trochę, przepraszam Państwa za mój stan dzisiejszy, ale jestem trochę chora, więc mogą być przerywniki w postaci no jakiejś tam chorobowej, ale mam nadzieję, że się uda dzisiaj ten mój wykład przeprowadzić. E, jeszcze tylko przypomnę, że odbyły się dwa spotkania i rozmawialiśmy, na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o wierszach Pounda, Pounda. na drugim spotkaniu e, rozmawialiśmy o pewnego rodzaju przeciwstawnym podejściu do, e, do e, tego, czym jest ruch, e, ten ruch znalezisk w wierszu e, u e, Williama Carlosa Williamsa, ja próbowałam zarysować analogię do pewnych debat w sztuce współczesnej, głównie w rzeźbie. Ta, ta analogia miała być rozpięta miała opierać się o tekst Rosalind Krauss i miała być rozpięta o figurę. Bocioniego, Giorgio Bocioniego, nie, Uberto, przepraszam się za Uberto. Uberto Bocioniego i Pabla Picasso oraz Wladimira Tatlina i Nauma Gabo. To były takie lustrzane pary, gdzie Bocioni i Gabo stanowili tak jakby jeden biegunt, a Bocioni i Picasso stanowili E, przepraszam, Picasso i Tatlin e, Stanowili Drugi biegun e, Ja chciałam podobny, podobny rodzaj e, Kontrastu e, Jakiegoś rodzaju Przeciwstawnej e, Pozycji e, Pokazać Jak e, gdyby Pałda, Stawiając tam, gdzie Boccioni i Gabo A Williamsa tam, gdzie Picasso i Tatlin. E, jeśli ktoś z Państwa jest nieprzekonany, to też, e, to też w porządku. E, to byłaby e, nawet bardzo interesująca dyskusja, żeby porozmawiać e, o tym, e, na ile ta analogia e, jest e, pomocna e, w zrozumieniu metod twórczych, bo to właśnie metody twórcze e, nas interesują tutaj w tym cyklu. Tam stawką wiersza i u Pana i u Williamsa był, było pokazanie czasu jako ruchu. I wiele, wiele namysłu poświęcaliśmy temu, żeby zobaczyć, co jest statyczne, a co jest dynamiczne w obrębie wiersza. tak Zarówno na poziomie kompozycji jak i na poziomie treści prawda i e, mieliśmy tę kwestię związaną z e, koncepcją wiru e, mieliśmy e, rozważaliśmy e, to gdzie jest w wierszu jądro, czyli nukleus u Pana e, wiersze były raczej takie właśnie mononuklearne u Williamsa były one Multinuklearne, polinuklearne. Ten ruch odbywał się w każdą stronę, a nie tak jakby tak jak próbowałam przedstawić. Uprawda, że centrum pewien rodzaj właśnie nukleusu był, był nieruchomy, a był wierszu, odbywał się po obrzeżach. Dzisiaj chciałabym przyjrzeć się zupełnie innej, ale też czasowo dość odległej e, od e, Panta i Williamsa e, propozycji, e, która e, jest propozycją bardzo oryginalną i jest to alfabet e, Inger Christensen. Tak wygląda jego e, polskie wydanie, e, wydanie z 2018 roku w przekładzie Bogusławy Sochańskiej. Publikacja ukazała się nakładem e, krakowskiego wydawnictwa Lokator. I, e, I tutaj, może, zanim przejdziemy do, przepraszam, e, jakichś takich bardziej szczegółowych e, rozważań e, na temat e, tych metod e, pisarskich metod e, jakichś lekcji warsztatowych, które można e, przejąć e, od Christensen. To może kilka słów na temat samej autorki i na temat polskiego e, przykładu e, tego dzieła. E, więc e, Inge Christensen e, urodziła się w 1935 roku, zmarła w 2009. E, jej twórczość e, przypada na lata powojenne. E, tak mi najbardziej znanym, ale niestety nie przełożonym na język polski, Dziełem, właściwie poematem jest poemat to, po podujsku dead, który przybiera kosztowną formę, to znaczy będzie to nieodmiennie śladem w twórczości Christensen zainteresowanie formalnymi eksperymentami i poszukiwanie, coraz to nowszych systemów, jak ona to nazywała, które warunkują powstawanie nowych rzeczy, nowego życia itd. Więc za chwilę opowiem, na jakim systemie opiera się... Przepraszam najmocniej. Na jakim opiera się DEAD z 1969 roku. E, jest to system e, zaczerpnięty z książki do gramatyki, do gramatyki e, języka łacińskiego, e, gdzie e, Christensen e, w miejsce tej takiej dość wydawałoby się martwej formuły książki gramatycznej e, deklinacji e, Umieszcza, jakby. Transponuje tą strukturę gramatyczną, opisaną językiem gramatyki opisowej, na książkę poetycką. I kolejne elementy jej książki odpowiadają, tak jakby, kolejnym rozdziałom książki do gramatyki. Czyli z tymi naczelnymi częściami mowy, rzeczownik, przymiotnik, czasownik i tak dalej, ze stosownymi odmianami e, przez przypadki. E, więc tutaj e, to, co wydawałoby się martwym e, właśnie stricte użytkowym, e, powszechnym, Przyziemnym sposobem opisu świata, jakim bardzo też oczywiście skodyfikowanym, podlegającym największym rygorom, uporządkowanym system, systemom, czy też jednemu systemowi opisu rzeczywistości, przydawana jest taka płodna moc w obrębie książki poetyckiej. Forma jest znaleziona, forma jest zastała, ale oczywiście Christensen napełniają ją niezwykłymi, niezwykłymi treściami. To jest książka z 1969 roku. O tej książce jest to najbardziej znana książka Christensen w Danii i wydaje mi się, że też na świecie widziałam angielski przekład tej książki. Mówi się o tej książce, że ona tak jakby przeprowadziła literaturę duńską w stronę postmodernizmu, że to był moment, tak, moment, w którym dać się okazało, był momentem nabrania tej postmodernistycznej świadomości w literaturze, co oczywiście zbiega się czasowo z innymi głównie anglojęzycznymi czy francuskojęzycznymi publikacjami z tego nurtu. Alfabet pojawia się w dużym odstępie czasu. Pojawia się w 1981 roku. Jest pomyślany z domu jako olbrzymie wyzwanie formalne, bo alfabet przybiera formę tak zwanego abecedariusza, czyli wiersza abecedłowego, jest to forma, można powiedzieć, wręcz starożytna, obecna już w Biblii, między innymi w psalmach biblijnych, co być może jest znaczące, jeśli pomyśleć o alfabecie jako, jako także pewnej autorskiej odmianie psalmu, psalmu zrozpaczonego, samu trenu być może i z jednej strony mamy do czynienia z wierszem abecadłowym, który polega na tym po prostu, że kolejne linijki wiersza zaczynają się na kolejne litery alfabetu, I, czyli na przykład pierwszy, pierwszy wers zaczyna się na A i czytamy w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej Antonówki istnieją Antonówki istnieją e, więc e, rządzi e, rządzi e, treścią e, system literowy e, natomiast kompozycją tego poematu rządzi system Numeryczny, matematyczny, e, bowiem e, kolejne części alfabetu są e, e, napisane tak, żeby e, w kolejnej, e, tak jakby, części liczba linijek była sumą linijek poprzednich. To jest e, po prostu cytat Fibonacci'ego, czyli e, tak, żeby, żeby może łatwo zobrazować ten koncept, który zresztą pojawia się w miniaturze na okładce, a potem jeszcze jest narysowany na końcu w posłowiu. Natomiast liczby ten ciąg Fibonacci'ego przedstawia się tak, że mamy 0, 1, 1, no bo jest to suma 0 plus 1 daje 1, potem mamy 2. Potem mamy 3, bo jest to suma 2 plus 1. Potem mamy 5, bo jest to suma 3 plus 2. Potem mamy 8, bo jest to 5 plus 3. Potem mamy 13, 21, 34, 55, 89, 114, 233, 377, 610 i tak dalej i tak dalej. Eee, ten cykl eee, Fibonacci'ego eee, skonstruowany w XIII wieku e, e, nie ma końca. Tak? Możemy pomyśleć sobie, że się nie kończy. Natomiast e, e, Christensen kończy e, swój cykl alfabetyczny na literze N, e, która e, zgodnie z e, tym drugim systemem, czyli liczbowym, powinna mieć e, 610 wersów, ona tyle nie ma, to znaczy ta ostatnia część e, końcowa e, alfabetu zrywa e, z porządkiem e, Fibonacci'ego i, e, i ma 321 wersów, z oczywistych względów, to po prostu e, nie dałoby się tego e, eksperymentu e, ciągnąć e, aż do W, E, czy też do ostatniej litery duńskiego alfabetu ja e, niestety nie jestem skandynawistką e, więc nie wiem e, jaki, e, jaka jest ostatnia litera duńskiego alfabetu e, ale e, nie dałoby się z przyczyn oczywistych e, tego eksperymentu kontynuować e, e, więc Christensen e, ucina na literze N e, która jest literą specjalną jest literą specjalną, bo uniwersalnie oczywiście stanowi oznaczenie nieskończoności, nieskończoności, ale też w wielu językach europejskich rewersem, albo takim słowem, które jednym z pierwszych słów, które. Kojarzą się z literą N, a oprócz nieskończoności, jest słowo nic, e, i, e, czy też nicość. E, więc ta ostatnia część alfabetu rozpięta jest pomiędzy nieskończoność a nicość. E, I zachodzi tu bardzo, e, powiedziałabym, szczęśliwa koincydencja e, między językiem duńskim a polskim, e, ponieważ e, e, na N jest także Nazwa, słowo nazwa, e, czyli ten, e, ten meta, e, meta język do e, opisu e, procesu e, pisania e, nie umyka e, w, w tłumaczeniu, więc e, to co się wydarza pomiędzy nieskończonością a nicością to jest właśnie nazwa e, e, e, i o tym za chwilę. E, więc wydaje mi się, że powiedziałam już e, o bardzo dużym poziomie komplikacji formalnej, czy może nie komplikacji, ale właśnie wymogu czy rygoru, e, e, jaki, e, jaki e, organizuje cały tekst poetycki, e, wydaje się, że e, Christensen, Używa tego właśnie podwójnego systemu, czyli systemu literowego zaczerpniętego z starożytnej porno epizodariusza oraz systemu liczbowego, numerycznego zaczerpniętego z szeregu Fibonacciego. Nie tylko po to, żeby znaleźć sobie właśnie pomiędzy tymi dwoma systemami, upłodną ale także dlatego, żeby pokazać w jakiś sposób to, że to systemy w jakiejś mierze piszą, że, że, że pisanie nie jest domeną, tylko człowieka. I pojawiają się w zwłaszcza w tej e, części na M i, i na N e, pojawiają się e, e, fragmenty, w którym na przykład wiersz pisany jest przez e, drzewa, przez e, skały, przez kamienie, e, gdzie jest taka e, medytacja, e, medytacja e, dotycząca e, początków jakiegoś zaludniania, właśnie nie zaludniania, ale początków powstawania życia i następuje odwrócony, jak gdyby odwra autorka odwraca ten porządek i pisze, że to nie to nie człowiek to nie człowiek stwarza i to nie człowiek tylko nazywa, czy, czy właśnie czyni sobie poddanym, żeby posłużyć się frazą biblijną, ale na przykład brzozy albo renifery czynią sobie ziemię poddaną i między innymi są to brzozy, które zakładają miasto i biorą ze sobą statko owiec, a renifery patrzą na to z dużym zdziwieniem. Więc dochodzi tutaj do bardzo wielu antropomorfizacji, ale mają właśnie one na celu... Pewnego rodzaju bezwiedność istnienia, jakiś też rodzaj bezwiedności, która być może jest nacechowana negatywnie, można pomyśleć o spontaniczności, która miałaby pewnie nacechowanie już bardziej optymistyczne, ale też właśnie takiej takiej autoryzacji to odradzalności e, życia, e, niekontrowalności w umknięciu, e, umknięciu e, tym rygorom, e, które człowiek ochoczo e, narzuca e, przyrodzie. E, bardzo interesująco pisze o, o, w posłowie Bogusława Stochajska, e, tłumaczka, która posługując się fragmentami esejów Christensen, dlatego że Christensen pisała oprócz, oprócz poezji, napisała też trzy powieści i dwa zbiory dłuższych esejów, pisze, przytacza Sochańska słowa o tym, że dla Christensen cenną ideą była derealizacja. Derealizacja stojąca w kontrze do samorealizacji, która w latach 70., a jest to cytat z Sejmu z lat 70., która w latach 70. staje się takim dogmatem zachodniego, zachodnich społeczeństw, dogmatem świata pracy, dogmatem świata rodzinnego, który E, e, który to dogmat właściwie pokutuje do dziś, jeśli o tym pomyśleć, e, e, któż z nas e, nie pragnie się e, realizować. No więc Christensen e, postuluje derealizację, e, która by miała e, e, być, e, pod, po, po, po, polegać na e, podporządkowaniu się prawom natury i na przyjęciu na siebie odpowiedzialności za przyrodę i za materialny wymiar rzeczywistości. Dlatego, że samorealizacja w dużej mierze równa się ekspansja i, i ciężko myśleć o samorealizacji w innych kategoriach niż w kategoriach wzrostu, a to właśnie myślenie wzrostem odpowiada za ludzką ekspansję oraz katastrofalne tej ekspansji skutki na, na świat. Ja może w takim razie pokażę, ponieważ powiedziałam, powiedziałam już o tych zasadach kompozycyjnych i zasadach treściowych. Może warto też wspomnieć, na co wskazuje tłumaczka, że oprócz tego, że kompozycja alfabetu jest zdeterminowana przez ciąg matematyczny, to sama treść kolejnych części jest także w jakiejś mierze determinowana tym ciągiem alfabetycznym, to znaczy pojawia się najczęściej rzeczownik na początku, powtarzany jest cały czas czasownik istnieją i to o nim też dzisiaj będziemy mówić, o tym powtarzającym się czasowniku dotyczącym istnienia, ale żeby zilustrować to w pełni, to ja może spróbuję pokazać fragmenty. Przepraszam najmocniej za moje słuchanie losem. Okay. Teraz udostępniam ekran, bo mam nadzieję, że to się uda. Czy widać? Tak, widzimy wszystko. Widzicie Państwo, ok. To jest pierwszy, pierwsza część poematu. Jak wspominałam, poemat jest od A do wersa, E. Pierwszy wers alfabetu brzmi tak. Antonówki istnieją. Antonówki Istnieją. A teraz drugi, drugi wys, Teraz przepraszam, bo muszę niestety nie jestem w stanie tak sprytnie zrobić, żeby wszystko naraz się udostępniło. Teraz drugi, druga część do B. Borówki istnieją, i paprocie, paprocie, i brom istnieje, i wodór, wodór. Wodór będzie bohaterem tego poematu przez wszystkie części. Wodór będzie tutaj bardzo dwuznacznym bohaterem, który odpowiada zarówno za życie, czyli to podstawowe wiązanie wodoru z tlenem, czyli woda umożliwiająca istnienie, ale pojawi się też wątek bomby wodorowej skonstruowanej przez człowieka i niosącej właśnie odwrotny efekt do powiązania się wodoru z tlenem w czósteczkę wody. Czyli nierządzony efekt zniszcza, zniszczenia, katastrofy. Będzie też wodór w gwiazdach. W bardzo ciekawy sposób ten wodór gwiazdy jest niezdefiniowany. To znaczy, wiemy, że. że, że... To co zazwyczaj w naszym andropocentrycznym rozumieniu rzeczywistości nacechowujemy pozytywnie, czyli życie, nie jest możliwe w tym środowisku wysoce wodorowym gwiazdach, a jednak gwiazdy tutaj i wodór gwiazdy są chyba rozumiane jako coś pozytywnego. Teraz pokażę jeszcze tylko dla żebyśmy wiedzieli widzieli całą tę piękną powtarzalność, bo to też o niej przecież ma być e, rozmowa. Tutaj jest trzecia część, cykady, cykady istnieją, cykoria, chrom i cytrynowce. Istnieją cykady, cykady, cedr, cyprysy, cerebellum. E, cerebellum oczywiście jest to kora e, mózgowa. E, nie wiem, czy widzicie już Państwo, ponieważ to są dopiero pierwsze linijki, czy widać już, e, no, no widać już oczywiście tę e, po, powtarzalność e, literową, po, po, powtarzalność ABC-łową, e, widać już e, zasadę matematyczną, ale czy widać już e, właśnie e, te małe przesunięcia e, te małe przesunięcia w obrębie wersów. One mnie będą bardzo ciekawiły, bo, yy, bo tutaj mamy do czynienia właśnie z, z szeregiem znalezisk, prawda? I z szeregiem yy, właśnie rzeczowników, właśnie nas, przez nas nazw własnych, yy, które są zostawiane na yy, nieco abitrycznym no tak, na arbitralnej zasadzie, mimo, że rozgrywają się pomiędzy tymi dwoma zdefiniowanymi systemami. Co ciekawe, być może to jest też znaczące, bardzo dużo tutaj jest pochodną inwencji tłumaczki. To znaczy pisze ona na przykład, że potrzebowała, aby rozpocząć cykl tłumaczenia na język polskim alfabetu potrzebowała oczywiście owoców owoców jakichś, które zaczynają się na A które, które, są, które kwitną takim obfitym kwieciem, obfitym białym kwieciem dlatego, że to obfite białe kwiecie Znowu jest takim powracającym motywem na przestrzeni całego poewatu: te kwiaty będą regularnie porównywane do śniegu i do puchu. Więc, więc w oryginale, tym, tym owocem, który, który tym drzewem owocowym, które intensywnie kwitnie na biało, obsypuje się kwieciem, jest morela. Ja nie znam duńskiego, no ale załóżmy przez angielszczyznę, przez łacinę, tak, apricot. Tutaj tutaj po, po duńsku jest, albo Arbikos, nie wiem, nie wiem czy, czy, czy dobrze wymawiam. Natomiast jest to właśnie drzewo moreli. Sochańska pisze, że gdybyśmy nie mieli w Polsce Antonówek, czyli odmiany jabłka, tu prawdopodobnie nie byłaby w stanie przełożyć tego poematu, bo ugrzęzłaby już w pierwszej części, która jak Państwo widzieli składa się zaledwie z jednej linijki. Dobrze, to teraz pokażę może jeszcze D, zanim pokażę te bardziej kosztowne formy. Okej. Ok. Ok, mam nadzieję, że widać. Eee, drozdy istnieją. Drozdy, lalki, marzyciele. Istnieją zbrodniarze i gołębie, gołębie, dże, dioksyna i dni. Istnieją dni. Dni śmierci i wiersze istnieją. Wiersze, dni śmierci. Tutaj być może e, warto właśnie, tu, tu już się ujawniają te, e, powiedziałabym, cienie tego, e, o czym Christensen pisze, o, o czym ten poemat między innymi jest. E, pojawia się, e, pojawiają się zbrodniarze. W tym, co być może wydawałoby się Sielskim, pierwotnie Sielskim obrazie, pierwotnie pełnym zachwytu katalogu cudów istnienia, tak? Można pomyśleć, że przez pierwsze trzy części poematu, że będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju katalogiem zachwytów, katalogiem cudów. Tymczasem już w czwartej części ten obraz zostaje zmącony i pojawiają się zbrodniarze, pojawiają się dioksyny. Dioksyny to są środki silnie trujące, które były stosowane do oprysków rolniczych, rolnictwa przemysłowego, rolnictwa na masową skalę. Zdaje się, że już są wycofane, natomiast między innymi Później w wierszu pojawiają się tak zwane defolianty, czyli takie środki, które służą do tego, by szybciej opadały z roślin liście, wskutek czego szybciej dojrzewały też owoce i szybciej można było je zbierać. I, to, i tu właściwie już przy tej czwartej części, która liczy pięć linijek zgodnie z systemem numerycznym. Już przy tej czwartej części uwidaczniają się interesujące ją tematy. Po pierwsze będzie to ta równorzędność wszystkiego, co istnieje, a hierarchiczność pokazana poprzez zestawianie w jednym ciągu różnych nazw, pochodzących z absolutnie różnych porządków poznawczych, nazywniczych, rzeczowych i tak dalej. Drugą kwestią więc będzie ta, ta równorzędność wszystkiego, co żyje w tym człowieka i w tym jego wytworu. Po drugie te wytwory trochę zostaną obdarzone przez to, a być może przez to, że zostało obdarzone tym podmiotowym statusem, tym równorzędnym statusem wobec wielu innych, jak Bron, jak Borówki, jak Antonówki, jak Fregaty, jak Cykady i tak dalej. przez to, że zostało obdarzone tym, tym równorzędnym statusem, yy, zaczynamy rozumieć, że yy, że one żyją trochę niezależnie od e, intencji człowieka, czyli ujawnia się ten taki zamysł e, już głębszy e, autorki, by pokazywać e, wymykanie się niektórych e, produktów ludzkiej myśli, ludzkiej techniki, ludzkiej nauki spod kontroli człowieka e, i, i e, o ile jeszcze w przypadku tego wodoru, jak już wspomniałam, wodór zwiastuje już bombę wodorową, to znaczy na razie nie znając, części, nie znając kolejnych części ponatu, czy, i czytając wstęp, możemy myśleć, że wodór jest nacechowany pozytywnie, ale potem dowiemy się, że istnieje bomba wodorowa. Tak tutaj e, zbrodniarze oczywiście są nawiązaniem do II Wojny Światowej. E, co ciekawe, e, Christensen, e, jeśli chodzi o figury ludobójstwa, to dla niej e, taką, tą, tą dominującą figurą ludobójstwa e, tego przez człowieka na człowieku będzie wojna w Wietnamie i to, co się dzieje w Wietnamie, Natomiast e, absolutną katastrofą, e, tak ludzką, jak i planetarną, będzie e, wojna, e, będzie bomba atomowa. Zwrócenie bomby e, atomowej e, e, najpierw na e, Hiroshima, a potem na, na Nagasaki. I może właśnie pokażę, myślę, że nawet nie muszę tego pokazywać, bo ta zasada kompozycyjna jest już dla Państwa jasna, jak to jest skomponowane, więc może przeczytam po prostu, to jest przy literze J, czyli części dziesiątej. Po, takim, po tej części takiej bardziej skupionej na, na alfabecie nagle przychodzi moment na Japonię, która też jest na J i pisze poetka Bomba atomowa istnieje, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima 6 sierpnia 1945, Nagasaki 9 sierpnia 1945 140 tysięcy zabitych i rannych w Hiroshinie, 60 tysięcy zabitych i rannych w Nagasaki. Liczby niezmienne, gdzieś w odległym, zwyczajnym lecie. Potem pojawia się w tym fragmencie też bardzo taki powiedziałabym przejmujący obraz, gdy ona kieruje soczewkę jednocześnie z dala od siebie na odległą Japonię i na samą siebie, to znaczy pisze, że jest w kuchni i obiera kartofle, z kranu leci woda i niemal zagłusza dzieci na podwórku. i, i, i ten rodzaj jej domowego spokoju jest w sposób praktycznie bezprzesłonowy, nałożony na to na, na, na, na, na ubieranie i, i późniejsze choroby popromienne mieszkańców Hiroshima i Nagasaki. I kończy się ten fragment właśnie znowu w takim E, powiedziałabym za zębianiu kolejnych cząstek. E, tu mi przychodzi oczywiście na myśl figura łańcucha, bardziej niż figura jakiejś, jakaś tkacka. E, figura łańcucha. Ciężko mi wytłumaczyć się z tej intuicji, ale, ale powiedziałabym, że tą metodę nazwałabym takim e, tworzeniem łańcucha z e, kolejnych części. Które w końcu się zamknie um, i będzie przyjmie tą postać okrągłą e, e, zamkniętego systemu e, i kończy właśnie e, ten fragment e, tak, e, niebo zalane światłem, światłem, które od tamtego czasu przypomina ogień bomby atomowej odrobiny. E, więc tutaj e, jak wspomniałam widać... E, no widać w jakiś sposób e, ten obiekt znaleziony e, na przykład w podręczniku naukowym, w podręczniku przemysłowej uprawy roślin, w książce przyrodniczej, e, w klasie, w, w publicystyce, na fotografii. W jaki sposób ten element znaleziony jest w do wiersza. Może warto teraz też powiedzieć, że ona zdaje sobie sprawę z monotonii tego wyboru. Pisze, że to jest monotonna. Ja teraz do Ma absolutną Wiadomość, e, e, że, e, że e, cały wiersz e, skonstruowany w ten sposób e, cechuje się e, monotonią i tak ma być, e, tak ma być e, w pewnym momencie, tak jak wspomniałam, to już inne istoty, inne byty mają pisać wiersz i to też jest monotonne. Ona co prawda używa tego porównania jak, o którym ja mówiłam przy okazji Kazipauda, że jak spowalnia, spowalnia nasz przekaz i że być może i magiści, obiektywiści, obiektywiści byliby na wojnie z tym, z tym jak, które najczęściej skłania do tych porównań nieoczywistych. Natomiast ona no, no używa tego, używa, używa tego jak, porównuje się do, do kolejnych bytów, i, i to one rzekomo piszą. Albo jest to taki rodzaj wizji, który, który jest przywoływany tutaj przez nią, że to, to one piszą. Jest też moment, w którym do głosu dochodzą maszyny. Maszyny wymyślają inne maszyny. I, i tutaj ten wątek przemysłowej rewolucji i postęp, postępu technologicznego E, e, wybrzmiewa. E, może warto też teraz, więc poza tą monotonią, która byłaby cechą e, zasadniczą wiersza, e, poza pewną psalmicznością, czyli e, tym zachwytem, jakby psalm rozumiany jako forma Sprzyjające wyrażaniu zachwytu nad czymś, nad istnieniem. Mamy do czynienia z takimi bardzo rozbudowanymi katalogami. Z kolei katalogi, zwłaszcza tak obszerne, i zwłaszcza oparte o ten właściwie jeden tylko powtarzający się czasownik. Noszą, noszą taki ślad powiedziałabym intensywnej melancholii ślad, jakiegoś, ślad jakiejś defamiliaryzacji, tego, że no bo kto tak naprawdę upewnia się co do istnienia rzeczy takich jak jaskółki albo broma? Albo... właśnie ten, kto nie jest pewien ten, kto nie jest pewien istnienia albo własnego, albo tych przedmiotów. Czyli w momencie powstawania katalogu trzeba być świadomym, że katalog jest taką, powiedziałabym, jest tropem melancholijnym, jest tropem defamiliaryzacyjnym, jest tropem, który każe myśleć o tym, jaka jest relacja między podmiotem a rzeczywistością, bo zazwyczaj ona jest zaburzona, zazwyczaj właśnie, no zazwyczaj jest to, jest to taki trop melancholizm. I tu w przypadku Christensen wydaje mi się, że jest pole do tej interpretacji tłumaczka wzbrania się przed interpretacją, tłumaczka Bogusława Sochańska, zbrania się przed tak jednoznacznym interpretowaniem alfabetu, to znaczy uważa, że pomimo tego śladu melancholii i niepewności co do istnienia tych wszystkich rzeczy wymienianych w alfabecie, Christensen zostawia furtkę dla dla optymizmu. Nazywają prekursorką filozofii slow, prekursorką tych nieantropocentrycznych punktów widzenia. Uważa, że ten moment, w którym do głosu na równorzędnych zasadach co człowiek dochodzą zwierzęta, rośliny, pierwiastki, czy też właśnie wytwory ludzkie, a zazwyczaj w kontekście negatywnym, to jest moment w jakiejś mierze emancypacyjny dla człowieka, a przez to, że jest emancypacyjne, no to jest optymistyczne. Muszę przyznać, że ja sama skłaniam się raczej ku tej interpretacji katastrofalnej. Wydaje mi się, że jest to rejestracja świata tuż przed zagładą, tuż przed jakimś takim całkowitym zniszczeniem, i w tym sensie ten ton tych, tych nawracających zestawień jest dla mnie bardziej litanijny niż psalmiczny. Niż Być może właśnie litanijny, nie elegijny, a litanijny, czyli taki rodzaj trochę modlitwy o zmiłowanie, modlitwy o opamiętanie się. E, którą e, którą poetka słuje. E, to jest, e, jest na, tak patrząc e, z punktu widzenia warsztatowego już, nie z czytelniczego, jak, e, jak e, do tej pory mówiłam, e, to była perspektywa bardziej czytelnicza, interpretacyjna. Patrząc e, na to od strony warsztatowej pisarskiej, e, no, taką podstawową nie wiem, lekcją czy może jakimś obserwacją, którą można wynieść jest właśnie ten ambiwalentny status zestawień, ambiwalentny status katalogu, który z jednej strony może służyć tym celom pojmowanym, pozytywnie. Ale z drugiej strony może być, może służyć takim celom dość rozpaczliwym, takiego rozpaczliwemu upewnianiu się, że coś jeszcze istnieje. I w tym sensie ta derealizacja rozumiana także jako zerwanie z rzeczywistością, ryzykowne bardzo, być może już chorobowe. Jeśli pomyśleć na przykład w kontekście tego, co znamy z dzisiejszego świata, tzn. depresji klimatycznej, to według mnie to tam też jest. Tak? I, I chyba należy pamiętać, tworząc własne zestawienia, tworząc własne katalogi o ich niejednoznacznym statusie. I jeśli chcemy za. za zaznaczyć, albo posunąć odbiór w jakąś określoną stronę, to być może trzeba by jakiś dodatkowych środków, żeby, żeby ten manewr się udał. Czy są jeszcze jakieś pytania? Albo Może ten moment teraz, czy są w ogóle pytania? Bo jeszcze chciałam taki króciutki, Fragment o gramatyce. Na razie na czacie nie ma żadnych pytań. Zostało nam jeszcze 7 minut, więc jak najbardziej, za chwilę Ci oddam głos. A jeszcze, no, ponieważ nie, nie, nie damy rady dojść do końca tego poematu, ale jakbyś powiedziała, czym się kończy? Co jest przy tej ostatniej literze, jakie tam się znajduje wyliczenie? Bo zastanawiam się, czy to. Spirala Fibonacciego się tak rozkręca, bo trochę tak było widać, prawda? Z tych pierwszych tak. zaczyna się niewinnie od Antonowego, a potem coraz więcej dochodzi takich bardzo poważnych, ciężkich tematów. Więc zainteresowało mnie, co tam jest pod ostatnią literą. Dobrze, oddaję głos. Dobrze, tak. Eee, tak, no to właśnie eee, pozwolę sobie eee, na, na koniec. Eee. Właśnie na to, bo w ostatniej części, która liczy 321 dni, nie jest, nie, dochodzi do pewnego zburzenia tego rytmu. Tak? To znaczy, ten rytm, że coś istnieje, istnieje, który obserwowaliśmy, on jest w początkowej części, w otwarciu. Tej części poświęconej danej literze, ale już mniej więcej chyba od K. Mniej więcej chyba od K później dostaj, dochodzi do pewnych zmian, pewnych przeskoków. Śladem tego są wizualne ślady, ponieważ one są wizualne. To ja pozwolę sobie tylko pokazać je do ekranu. Kiedy mówiłam o tych łańcuchach. Łańcuchach lub schoda, to na przykład wizualny ślad takiego innego zapisu był tutaj, jak pokazywałam. Można też o tym myśleć jako o pewnego rodzaju helisach, tak jak one znajdują się w ludzkim DNA. To było akurat na M, co pokazałam, ten moment na M, ale w momencie na M, jest, jest bardzo interesująco, bo jest taki moment refleksji planetarnej, kiedy za pomocą też gramatyki ona pokazuje ten rodzaj całkowitej jedni, to znaczy pokazuje za pomocą Przyimków, tak naprawdę. Czyli bardzo niepozornej części mowy. Za pomocą przyimków, takie koło, które odpowiada planecie. Może. Właśnie ja chyba mam to. Mam, mam to wskanie. A nie, nie mam tego wskanie no niestety, nie mam tego w skanie, ale będziecie mi Państwo musieli uwierzyć wiem, że to pokażę to jest tak zapisane tu jest część dramatyczna, a tu są nazwy geograficzne i e, przeczytam może fragment więc oto stoję nad morzem Merenca przede mną więc leży Morze Berenca. Wydaje się, że Morze Berenca zawsze jest samo z Morzem Berenca. Lecz z tyłu za Morzem Berenca fale walą z A zaraz za Spitbergenem lód pływa po Morzu Arktycznym. A zaraz za Morzem Arktycznym skuty wiecznym lodem biegun północny, a tuż za biegunem północnym wydaje się, że morze Boforta jest całkiem samo z morzem Boforta, lecz z tyłu za morzem Boforta wydaje się, że Alaska widziała zawsze tylko Alaskę, lecz za Alaską ciągnie się wreszcie Pacyfik. I tak dalej, i tak dalej. No i kończy się to Znowu e, bardzo interesująco. E, może e, może e, e, zacznę od Związku Radzieckiego, bo lecimy przez stałą koleziecką. Leży Związek Radziecki i wydaje się, że Związek Radziecki jest całkiem sam ze Związkiem Radzieckim. Lecz tuż za Związkiem Radzieckim leży przecież Finlandia! I wydaje się, jakby Finlandia była samiutenka z Finlandią, lecz za Finlandią leży przecież Finmark, A tuż za Finmarkiem zaczyna się Morze Berenca, płaskie, pochromowane pod kopułą światła. I oto stoję tu, nad Morzem Berenca, całkiem sama nad Morzem Berenca, wieczór 24 czerwca. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, czym się między innymi kończy cykl noc, to kończy się takimi znowu formami w formie, trochę szkatułkowo, które są, mam wrażenie, charakterystyczne dla, dla Christensen. Tutaj pokazywałam te dwie kolumny, w której. Po jednej stronie jest krótka, przyimkowa relacja, a po drugiej nazwy geograficzne, deklinowane odpowiednio, zależnie od, zależnie od tych niepozornych przyimków. No i, no i kończy się tym, że tą świadomością tak naprawdę nie wiadomo czy poetka w ogóle wyszła z własnego pokoju. Kiedy cały ten planetarny cykl zarysowała od Morza Berenca do Morza Berenca? Dziękuję bardzo. To rzeczywiście to domknięcie było takie trochę niepokojące. I teraz... Tak, to jest bardzo niepokojące. W sensie to jest poliwalentny utwór. Tak, trzeba wiedzieć, że że, że nie da się go jednoznacznie skategoryzować, nie da się jednoznacznie tego nastroju określić. On jest i taki, i taki. Trochę tak jak w tej właśnie tej ostatniej części, gdzie coś się wydaje, ale zaraz dowiadujemy się, że jest czymś innym niż się na początku wydawało. Bardzo to było ciekawe też takie napięcie między tymi stojącymi, nieruchomymi nazwami no, geograficznymi, a tym naszym takim tańcem świadomości wokół nich, że mówię, coś się wydaje, ale potem jest coś innego. On tak, to... tańcem zdefiniowanym przez gramatykę, bo to też tak. ważna świadomość. Tak. <laughs> Czyli tak. przez system zupełnie niezależny od człowieka. To prawda, trochę tak jak z tym ciągiem właśnie Fibonacci'ego, który niby jest wynalazkiem człowieka, ale przecież on jest tylko odkryciem tego, co natura sama stworzyła, a my jakoś próbujemy w naszym języku matematycznym opisać. Bardzo, bardzo ci Natalio dziękuję i od razu już z przyjemnością Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z Natalią Malek za dwa tygodnie, też w poniedziałek, też o 19.10. W tym tygodniu już się nie spotkamy w ramach wakacyjnej Szkoły Poezji, a w przyszłym tygodniu wyłącznie w środę spotkanie z Piotrem Śliwińskim ze względu na, na święto. Bardzo też Państwa zachęcam, jeśli nie mieliście do tej pory okazji sprawdzić, o czym opowiada Natalia Malek w poprzednich wykładach, znajdziecie link na czacie. I z tym kończymy dzisiejsze spotkanie z Wakacyjną Szkołą Poezji i Wolnych Lektur. Zachęcam Państwa oczywiście do zaglądania na naszą stronę. Zachęcam też do wspierania naszej organizacji, jak wiecie, to... Szkoła jest dostępna za darmo. Za darmo też są dostępne wszystkie książki na naszej stronie. Mamy ponad 6 tysięcy tytułów, e-booków, ponad tysiąc audiobooków. Wszystko to jest dostępne na wolnych licencjach, bez opłat, ale dzięki temu, że dostajemy wsparcie od darczyńców. także zachęcam do wsparcia nawet niewielką kwotą. Można też zapisać się na newsletter dzięki czemu dostaniecie Państwo informacje o kolejnych edycjach Szkoły Poezji, bo na pewno będziemy ciągnąć dalej ten pomysł. Bardzo Ci Natalio dziękuję i żegnam się z Państwem. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia niebawem znów w Wakacyjnej Szkole Poezji Wolnych lektur.